Przygotowanie własnego majonezu i sosów do sałatek jest teraz szybkie i łatwe. Wlej olej na pokrywę naczynia miksującego, aby powoli spływał przez otwór do naczynia zawierającego pozostałe składniki. Thermomix sam wykona resztę pracy. Emulgowanie